Dwa krzyże pokutne, gdzieś XIV do XVI wiek, według tabliczki, miejscowość Proszkowice na Dolnym Śląsku, 15 lipca 2012 rok. No i okolica tutaj, tych miejscowych zabytków.